Rozwiążmy kilka równań z wartością bezwzględną. Dla przypomnienia, wartość bezwzględna liczby, np. wartość bezwzględna –2 mówi, w jakiej odległości ta liczba leży od zera. W przypadku liczby –1… Narysujmy oś liczbową. Niezbyt ładnie mi wyszła ta oś. Tu na osi jest 0, a tu jest –1. Leży w odległości 1 od 0, więc jej wartość bezwzględna to 1. Wartość bezwzględna liczby 1 też jest równa 1, bo też leży ona w odległości 1 od 0. Wartość bezwzględna to odległość od 0, ale w praktyce wygodniej traktować ją jak dodatnią wersję danej liczby. Wartość bezwzględna liczby -7346 jest równa 7346. Mając to na uwadze, rozwiążmy kilka równań z wartością bezwzględną. Na przykład takie. Wartość bezwzględna x minus 5 równa się 10. Można też rozumieć to inaczej. Skupcie się. To nam mówi, że odległość liczby x od liczby 5 wynosi 10. Jakie liczby są dokładnie 10 pozycji od 5? Właśnie poznaliście rozwiązanie. Teraz pokażę to po kolei. To równanie będzie prawdziwe w dwóch przypadkach. Albo w przypadku, gdy x – 5 równa się 10 między kreskami otrzymamy plus 10, którego wartość bezwzględna to 10. Albo… x – 5 może dać wynik minus 10. Jeśli x – 5 da wynik –10, to wartość bezwzględna też będzie równa 10. Zatem x – 5 może też być równe –10. Obie wersje równania są prawdziwe. Dodajmy teraz 5 do obu stron. Uzyskamy x równa się 15. To samo zróbmy z tym równaniem. Uzyskamy x równa się minus –5. To równanie ma więc dwa rozwiązania. x może być równe 15, wtedy 15-5 minus równa się 10. Albo może być równe –5, wtedy minus –5-5 równa się minus –10, a wartość bezwzględna tej liczby to 10. Zauważcie, obie te liczby znajdują się w odległości 10 pozycji od liczby 5. Zróbmy kolejne równanie. Kolejne równanie. Niech będzie takie. Wartość bezwzględna x plus 2 równa się 6. Co nam to mówi? Że albo x plus 2, czyli wartość między kreskami, jest równa 6 albo wartość między kreskami jest równa minus 6. To wyrażenie może dać wynik ujemny, bo kreski wartości bezwzględnej i tak usuną minus. A więc x plus 2 może się równać minus 6. Jeśli odejmiemy 2 od obu stron tego równania, uzyskamy x równa się 4 a jeśli zrobimy to tutaj, uzyskamy x równa się minus –8. To dwa rozwiązania tego równania. Zróbmy jeszcze eksperyment, który pokaże, dlaczego wartość bezwzględna to odległość. Przepiszmy to równanie jako wartość bezwzględna x odjąć minus –2 równa się 6. To równanie pyta nas, jakie liczby znajdują się w odległości 6 pozycji od minus 2. Pamiętacie? Wcześniej mieliśmy liczby odległe o 10 pozycji od 5. Gdy odejmiemy 5 od niewiadomej, te dwie liczby są 10 pozycji od 5. A tu jesteśmy pytani, jakie liczby leżą 6 pozycji od minus 2. Odpowiedź to 4 i -8. Możecie sprawdzić sami. Rozwiążmy kolejne równanie. Tym razem niech będzie fioletowe. Załóżmy, że mamy wartość bezwzględna. Podniesiemy poprzeczkę. 4x minus 1. Wartość bezwzględna 4x minus 1 równa się 19. Jak poprzednio, 4x minus 1 równa się 19. To pierwsza możliwość. Albo 4x-1 równa się minus 19, bo wartość bezwzględna kasuje minus. 4x-1 równa się minus 19. Pozostaje rozwiązać te równania. Dodajmy 1 do obu stron tego równania. Wychodzi 4x równa się 20. Dodajmy 1 do obu stron tego równania. Wychodzi 4x równa się minus 18. Dzielimy obie strony przez 4 i wychodzi x równa się 5. To samo robimy z tym i wychodzi x równa się minus 18 czwartych, czyli x równa się minus 9 drugich. Obie te liczby są rozwiązaniami tego równania. Sprawdźmy. Minus 9 drugich razy 4 równa się minus 18, odjąć 1 równa się minus 19. Wartość bezwzględna tego to 19. Teraz dla 5. 4 razy 5 równa się 20, odjąć 1 równa się 19. Wartość bezwzględna 19 to 19. Zróbmy wykres funkcji dla zabawy. Powiedzmy, że mamy… y równa się wartość bezwzględna x plus 3. To równanie funkcji z wartością bezwzględną. Znowu mamy dwie możliwości. x plus 3 daje wynik dodatni lub ujemny. Czyli mamy rozwiązanie dla x plus 3 większego od zera i rozwiązanie dla x plus 3 mniejszego od zera. Jeśli x plus 3 jest większe od zera ta funkcja, a właściwie wykres tej funkcji spełnia warunek y równa się x plus 3. Jeśli to wyrażenie jest większe od zera, to wartość bezwzględna niczego nie zmienia. Dlatego równanie w tej wersji to y równa się x plus 3. A kiedy x plus 3 jest większe od zera? Jeśli odejmiemy 3 od obu stron nierówności, uzyskamy x jest większe niż minus 3. Czyli gdy x przyjmie wartość większą od minus 3, wykres funkcji będzie spełniał to równanie. A co gdy x plus 3 będzie mniejsze od zera? Wtedy wyrażenie między kreskami będzie ujemne. W takim przypadku równanie będzie miało postać y równa się minus x plus 3. Skąd to wiem? Spójrzcie, jeśli wyrażenie x plus 3 będzie ujemne, takie jest założenie, to wartość bezwzględna skasuje minus, tak jakbyśmy pomnożyli je przez 1. Jeśli wyciągamy wartość bezwzględną z liczby ujemnej to jest to jak mnożenie przez –1. Wartość stanie się dodatnia. Tak jest w tym przypadku. x plus 3 jest mniejsze niż 0. Jeśli odejmiemy 3 od obu stron tej nierówności otrzymamy x jest mniejsze niż –3. Zatem dla x mniejszego niż –3 wykres funkcji będzie spełniał to równanie a dla x większego niż –3 będzie spełniał to równanie. Zobaczmy, jak wygląda cały wykres. Pozwólcie, że narysuję układ współrzędnych. To jest oś x, a to oś y. Rozbiję ten nawias, żeby łatwiej się liczyło. To jest y równa się minus x minus 3. Zastanówmy się, jak będzie wyglądał wykres. Minus x minus 3. Dla tej funkcji wartość w punkcie 0 wynosi minus –3, więc 1, 2, 3. Minus przed x oznacza linię opadającą, zatem wykres wygląda tak. Jakoś tak. Punkt przecięcia z osią x. W tym punkcie y musi być równe 0, a tak jest w przypadku, gdy x równa się minus –3. Czyli wykres przechodzi przez ten punkt. Gdybyśmy nie mieli tego założenia, cały wykres wyglądałby tak. Jakoś tak. Tak by wyglądał, gdyby nie było ograniczenia wartości x. A jak wygląda wykres tej funkcji? Przecięcie z osią y w punkcie plus 3. Mniej więcej tutaj. A z osią x… y jest równe 0 dla x równego minus 3. Linia też trafia w ten punkt i wygląda mniej więcej tak. To jest ta funkcja. Ustaliliśmy, że nasza funkcja z wartością bezwzględną ma fioletowy wykres, gdy x jest mniejsze niż –3. Gdy x jest mniejsze niż –3 – tu mamy x równe minus –3 wtedy funkcja ma taki wykres. Ta półprosta dla x mniejszego niż –3. Gdy x jest większe niż minus 3, funkcja ma wykres zielony. To ta półprosta. Wykres naszej funkcji wygląda mniej więcej jak litera V. Gdy x jest mniejsze niż minus 3, wyrażenie x 3 jest dodatnie, dlatego mamy linię rosnącą. Natomiast gdy x jest większe niż minus 3, powiedzmy, że funkcja przyjmie postać ujemną, stąd linia malejąca i kształt litery V. Taki kształt wykresu jest charakterystyczny dla funkcji z wartością bezwzględną.